Dodaj liczby, uprość wynik i zapisz go jako liczbę mieszaną. Mamy tu dwie liczby mieszane, które trzeba dodać do siebie. Są na to dwa sposoby. Pierwsza, możemy przekształcić obie liczby w ułamki niewłaściwe i wtedy je dodać. Druga, możemy po prostu zrobić tak. 17 i 2 dziewiąte to jest dokładnie to samo co 17 plus 2 dziewiąte. A 5 1 /9 to dokładnie to samo, co 5 plus 1 dziewiąta. Zatem 17 i 2 dziewiąte plus 5 i 1 dziewiąta równa się 17 plus 2 dziewiąte plus 5 plus 1 dziewiąta. Wiemy już, że przy dodawaniu kolejność nie ma znaczenia. Można to więc zapisać tak. 17 plus 5 plus 2 dziewiąte, plus 1 dziewiąta. Kolejność może być dowolna. Wiemy, ile to jest 17 plus 5. Już to przerabialiśmy. 17 plus 5 to 22, a więc ta część jest równa 22. Mamy więc 22 plus… Ile to będzie 2 dziewiąte plus 1 dziewiąta? Ułamki mają ten sam mianownik, więc tu… Też będzie 9. Teraz dodajemy liczniki. 2 plus 1 równa się 3. Otrzymaliśmy 22 plus 3 9. To można uprościć. I licznik, i mianownik dzielą się przez 3. Nad kreską mamy 1, a pod kreską mamy 3. Czyli wynik końcowy to 22 plus 1 trzecia, a to z kolei równa się 22 i wybiorę inny kolor. To z kolei równa się 22 i… 1 trzecia.